Więc przeprowadzka. Mama mówi, że to przez to, że dom nie był ładny, ale myślę, że tak naprawdę tata ma szpital w pobliżu. No bo, bądźmy szczerzy, ten dom nie jest ładniejszy. Myślę, że to najgorszy tydzień w życiu. Ale tatuj zostawił mi książkę. Pragnę już ją przeczytać. Kocham ją, kocham ją tak bardzo! <śmiech> Patrz, co dostałam na konwencie! <śmiech> Zetnę sobie tym włosy. A, to był zły pomysł! Mama widziała mój dzienniczek. Micha, jeśli tylko się dostosujesz... Ale to robię! Dostosowuję się! Szwy na tym cudenku są tak małe, że ich praktycznie nie widać. I mogę czytać i pisać język wiedźm w pięciu różnych dialektach. Poza tym będę siedzieć kamieniem, gdy mistyczne zwierzaki będą po mnie chodzić. Ale to chyba nie będzie mieć znaczenia na teście. Mamie było ciężko od czasu pogrzebu. Więc zaskoczę moich nauczycieli zupełnie nowym dzienniczkiem. Mamo, już się nie musisz o mnie martwić nigdy więcej. Mama mówi, że mam się uczyć na swoich błędach, więc wiem co mam teraz robić. W Halloween, tuż po przejażdżce, mówię wszystkim, że zostaję w świecie ludzi. Na zawsze.